Jak szybko po wykonaniu badań lekarskich kierowców WOMP, oczywiście za alkohol, czy z innego powodu musisz się dostarczyć do wydziału komunikacji, czyli do starostwa. Czy zwlekanie się opłaca? Zapytanie mojego widza. Witam, w poniedziałek 7 listopada zrobiłem badania lekarskie za zajazdą po użyciu alkoholu w WOMP-ie. Badania przeszedłem bez problemu i dostałem orzeczenie bezterminowe Mam jednak do Pana takie pytanie Czy to orzeczenie mogę dostarczyć do Wydziału Komunikacji przed upływem zakazu wydanego przez sąd Ten zakaz kończy się w styczniu 2017 Czy dopiero po upływie tego terminu. Ja przypominam, że wideo kręcę w listopadzie. Proszę o odpowiedź. Dziękuję. Pozdrawiam. I według mnie nie masz co zwlekać i jak najszybciej zanieść ten dokument do Wydziału Komunikacji. No, mój widz jest w tej szczęśliwej sytuacji, że ma koniec kary za dwa miesiące, ale nawet jak miałoby to być za dwa lata, za trzy lata, to jestem gorącym orędownikiem załatwienia tego od razu i po prostu jeden problem z głowy, problem z dynki masz wtedy czas na jakieś ewentualne poprawki w przypadku orzeczenia negatywnego i szczególnie chodzi mi tutaj o przypadki, kiedy kara jest krótsza niż jeden rok, ale jak dostajesz negatywne orzeczenie, to każdy negat wytłuża Ci to ponad 12 miesięcy, a wtedy musisz podchodzić powtórnie do egzaminu państwowego. Także nie czekaj, już teraz rób badania w WOMP-ie No, niestety, jeżeli takie badania robić musisz Naprawdę jest mało przypadków, mało sytuacji, kiedy z tymi badaniami możesz zwlekać Może to być na przykład no, brak pieniędzy, czy, czy z góry wiesz, że zdajesz za drugim razem złapali Cię po raz kolejny i będą chcieli tej rocznej abstynencji alkoholowej Czyli wtedy się przygotuj i nie trać pieniędzy, ale to sytuacje są naprawdę rzadkie Natomiast jak już ten dokument dostałeś cyk, do wydziału zanosisz problem z głowy. Także na tym kończę mówi Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu Wierz mi, że zwlekanie ze wszystkim jest taką naszą polską przywarą Na pewno nieraz się o tym przekonałeś oglądając w telewizji relacje z ostatniego dnia rozliczania PITA Natomiast jeżeli tam pita rozliczysz, to tam najwyżej, czy nie rozliczysz, to tam nic się wielkiego nie stanie, a tutaj po prostu grozi Ci utrata prawa jazdy. Jak Ci się wideo spodobało, daj lajka, like daj kciuka, zasubskrybuj mój kanał YouTube, tutaj gdzieś są te linki do subskrypcji. I jeszcze raz do zobaczenia w kolejnym wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, bye bye i niech Cię taka sytuacja, nie daj Boże, nigdy w życiu nie spotka.